Polskie Radio Orzysz Witam na spotkaniu z osobowościami z zespołu szkół ogólnokształcących w Orzeszu. Dzisiejszym moim gościem jest pan Piotr Dąbrowski. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. A dzisiejszym tematem, o którym porozmawiamy, to lekcje w Wiemy, że jest pan nauczycielem w UF u i teraz niech pan odpowie na pytanie, ile lat pan uczy tego przedmiotu. No już bardzo, bardzo, bardzo długo, bo to 30 lat. No to w sumie sporo jak na pana. Czy zawsze chciał pan być wuefistą? No myślę, że to nie jest tak, że taki plan powstał gdzieś dawno w dzieciństwie czy w młodości, ale no, tak, tak się ułożyło, że podobał mi się, podobał mi się kierunek studiów. i. Były to studia bardzo przyjemne i zostałem przy tym zawodzie. Okej. Okay. Jak zaczęła się Pana przygoda ze z trenowanie ze sportem? Ja osobiście nie trenowałem. Nie jestem sportowcem. Raczej do, do tego typu aktywności podchodzę osobisty i rekreacyjnie. Na zasadzie takiej podtrzymania zdrowia, kondycji. Natomiast, no, jeśli chodzi o, o, bo rzeczywiście jestem trenerem sportu, no tak się przytrafiło też, że w, w jednej z, ze szkół, w których pracowałem, inni nauczyciele prowadzili treningi z młodzieżą z piłki ręcznej. I też ta dyscyplina mi się spodobała. No i zostałem im najpierw instruktorem, a potem trenerem piłki ręcznej. I przez wiele lat też właśnie prowadziłem grupy sportowe. Jakie sporty pan lubi? Rozumiem, że poza piłką ręczną, czyli mhm. te, które ja lubię osobiście. Bardzo lubię biegać, chociaż już coraz mniej okazji do tego mam. Lubię jazdę na rowerze. Kiedyś yy, spróbowałem, bardzo mi się podobało i na pewno jeszcze wrócę do takiego sportu jak kitesurfing, to jest yy, pływanie na desce, ale przy wykorzystaniu siły latawca do, do napędu. Yy, bardzo fajna dyscyplina, a tutaj jak na Mazurach jest parę takich miejsc, gdzie yy, to można yy, uprawiać. No i ostatnimi czasy, to jest ostatni parę lat, też zainteresowałem się... W zasadzie pewnie tutaj będą kontrowersje, czy to jest sport, czy nie, ale strzelectwem sportowym, strzelectwem bojowym. Także to są takie yy, yy, sporty, które lubię i staram się uprawiać. Mhm, czyli coś w tym stylu. Mhm. Od kiedy jest pan wf w Orzyskim Liceum? No, w Orzyszu pracuję dopiero pierwszy rok, czyli od, od 1 września 2020 roku. A, to 3 lata. Co to było? Co skłoniło pana do nauczania w Zespole szkół Ogólnokształcących w Orzyszu? Tak się przytrafiło w moim życiu osobistym, że y, przeprowadziłem się na Mazury. No i Okazało się, że to się wiąże też ze zmianą pracy. Także W związku z przeprowadzką moją pojawiłem się tutaj. Akurat szkoła fajna, bardzo ją lubię. Jestem zadowolony, że tutaj pracuję. No dobra. Co sprawia panu przyjemność w prowadzeniu zajęć? Hmm. Przyjemność sprawia mi to, hmm że udaje się z jednej strony y, nauczyć y, jakichś nowych rzeczy, chociaż y, na poziomie liceum czasami ciężko jest przekonać uczniów, y, że warto czegoś nowego się nauczyć. Y, ale również y, bardzo podoba mi się to, że y, ten przedmiot daje możliwości kształtowania też y, charakteru. Bo czasami żeby się czegoś nauczyć, trzeba bardzo dużo poświęcić czasu i swojej własnej pracy. A to myślę, że potem jest zyskiem w życiu dorosłym. Po prostu też inaczej podchodzimy do swoich obowiązków, do problemów, na które napotykamy w trakcie życia. Czym się pan interesuje? Hmm. W tej chwili, bo to się na pewno zmienia w życiu człowieka, w tej chwili e, akurat tak się przytrafiło, że zainteresowałem się wojskowością. E, właśnie niedawno zostałem żołnierzem. Żołnierzem Wojska Obrony Terytorialnej. Jakie ma pan plany na przyszłość? E, Zobaczymy, jak to długo jeszcze potrwa. bo już, no, tak jak się można domyślać, po 30 latach pracy nie jestem młodym człowiekiem, więc te plany na pewno wykraczają też poza pracę zawodową. Już powoli zaczynam myśleć o emeryturze. A tak ogólnie, jakie plany? Hmm. Pracować, być może, być może uda się gdzieś zorganizować jakąś grupę y, sportową, y, która będzie trenowała coś. Niekoniecznie piłkę ręczną nawet. Mhm. Czy pan uprawia jakąś dyscyplinę sportową? Hmm. No w tej chwili to jest y, takie bardzo, bardzo amatorskie strzelestwo sportowe ale czasami też startuję w zawodach, yy, głównie w Ełku na strzelnicy. Nie powiem, że te wyniki są jakieś super rewelacyjne, bo no to na to trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, a nie jest to sport tani. I tutaj już musiałbym zainwestować sam w siebie. Znaczy tutaj wracając do tematu strzelnicy, to ja też kiedyś byłem w Ełku na strzelnicy hmm. i. Też wyniki nie były rewelacyjne. Ja tak raczej, raczej się klasyfikuję zazwyczaj w okolicach połowy stawki, chociaż czasami udaje się tam gdzieś do pierwszej dziesiątki zbliżyć, ale czasami niestety też przytrafiają się ogony. Co ceni pan u uczniów? Hmm. Myślę, że najbardziej cenna to jest właśnie taka wytrwałość, podejmowanie trudu, nieodpuszczanie przy pierwszym niepowodzeniu. To jest chyba takie, co cenię w uczniach. Czy ma pan w planach jakąś inną dyscyplinę sportową, którą chciałby pan uprawiać? Hmm, trudno mi powiedzieć, co jeszcze mnie w życiu spotka. Może spotkam jeszcze jakąś bardzo fajną dyscyplinę, która porwie mnie. Na pewno chciałbym wrócić do tego, co już znam, czyli do katesurfingu. No i pewnie w tym czy w następnym roku jakieś tam kroki poczynię, żeby to było możliwe. No to życzę panu, aby te plany były wszystkie zrealizowane. A wam, moi drodzy słuchacze, dziękuję za rozmowę. No i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Polskie Radio Orzesz